Let's do kochany poza mnie ja tak marzę od lat by tak jak tak oglądać świat a kiedy nastaję je Lista śląskich szlagierów, szlagierowo.pl, tu Sebastian Mierzwa, dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich tych, którzy to chcą, sprawdzić jak będzie wyglądało notowanie 600 plus 83. W ostatnim finale specjalnie do zaprezentowaliśmy szlagierową nowość Aliny, tańcz. Alina to szlagierowy gość na koncercie promocyjnym nowej płyty Tima Fabiana. Z Aliną dzisiaj połączymy się online i będziemy troszkę się tam aklachać o życiu prywatnym, no i o tym co zaproponuje widowni we wspomnianym koncercie 25 czerwca w Chorzowskim Centrum Kultury.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 A na dziesiątce Ewa Czajka, pokochaj mnie. Dziewiątka to Wrócisz, Wrócisz i Paweł siluk steiner Pozycja numer 8. Kobiety na walizkach i szlagier. Wyruszamy z walizkami. Na siódemce Stach i Magda. Mam ciebie dość. Pozycja numer 6. Arkadia Band, gram Bank. Szlagier na pięć. Harmonik, serce moje. Na czwórce kolorowy świat i duet Alina i Tim Fabian. Pozycja numer 3, duet romantika amor, kochanie. Na pozycji z numerem 2, proste słowa 2 i Krzysztof Pietrek. A w finale 600 plus 82, fotel lidera o broniu Adi i jego szlagier Melodia. Na fotelu lidera w tym podsumowaniu zasiodeł szlagier Melodia Adiego. Niech Melodia gra, niech ją każdy zna. Niech leci z wiatrem świat. No i pytanie oczywiście się na słowo, czy melodia Adiego po roze czwarty utrzymał się na pozycji lidera? Chcecie się przekonać? Zostańcie z nami. I tak też roztumili dzisiaj specjalnie was kolejno szlagierowo nowość. Jako propozycja do szlagier top dziesiątki. Ciekawie się nazywa Dla nas jest ta noc, a w wykonaniu duetu Bernadeta Kowalską i Tim Fabian. Bo tylko dla nas jest ta noc, niezapomniany czas. Całości nie możecie się doczekać, to zostańcie razem z nami, bo zobaczycie ją w drugiej części programu. A ten szlagierowy duet wystąpi na koncercie promującym nowo płyta Tima Fabiana Miłość. W nowym terminie 25 czerwca 2021 roku w Chorzowskim Centrum Kultury. Raz, drugi podbijesz świat Tylko w tobie ta chęć życia moc Aby życie rozkochać w tę noc Cały świat leży tuż u twych się Dosięgnij, aby spełnił się cud Wszystko rozgłyśnie jak gwiazdy czar Tylko chciej, aby spełnił się ten dar Wiesz co chcesz, bo życie daje ci Czego chcesz, co tylko spełnił jeśli chcesz, możesz mieć wszystko, czego ty pragniesz, wiesz co chcesz, Boże cię daje ci, czego chcesz, co tylko spełnią sobie, jeśli chcesz, możesz mieć wszystko czego zejo pragnie wyżej na szczycie najpiękniejszych gór Znajdziesz drogę, otworzą się drzwi To w podziemce los ofiarował ci Wiesz co chcesz, Możecie życie ci Czego chcesz, co tylko Beata Mańkowska, ja. Ją też zobaczycie właśnie podczas koncertu promującego. No i Tima Fabiana. To jeden z gości. A kto jeszcze? No, wystąpi na przykład Alina i zespół bez nazwy. I'm yeah. yeah. Wysoko w zieleni drzy Warto się wziąć coś do szkryflaniu, czyli do pisania i zaszkryflać na czerwono w kalendarzu kółkom nad datą 25 czerwca. Potrafimy się w Chorzowskim Centrum Kultury, a tam odbędą się dwa koncerty promocyjne. Ja, dwa. W pierwszej części pojawi się Tim Fabian ze swoją najnowszą płytą, a razem z tą płytą jego goście. A w drugiej części koncert promocyjny płyty składankowej pod tytułem Ulubione. I już się zastanowicie, kto tak płyta nazwał. To przecież płyta Bernadety Kowalskiej, a na niej znajdziecie 20 super szlagierów, a między innymi tekere dobrze znacie i pamiętacie śpiewocie, czyli piękne kwiaty, dobre słowa, nowy dzień. To wszystko, co mam, to był bal, ale znajdą się też tam dwa super szlagierowe duety. Jeden z Jackiem Silskim, a drugi z Mariuszem Kalagą. Płyta ulubione Bernadety Kowalskiej już w sprzedaży na przełomie maja i czerwca. Koncert specjalnie dowoz poprowadzą Marcinianota, no i o Sebastian Jeszwa. której życie ucieka, kobiecie, która na miłość czeka, kobiecie, która szczęścia zaznała. Znam i znam Moim kobietom, które blisko przy sobie mam Tych kilka dźwięków z głębi duszy chcę dać piosenkę Znała kobiecie, które pustka została. Sobie mam Tych kilka dźwięków Z głębi duszy chcę dać Piosenkę, bo na tyle byście powiedzieli na mało rajza? Przeniesemy się do Kępna. A jak Kępno, to Radio Sud na łączach. Witam Was kochani bardzo serdecznie. 416. Notowanie radiowej listy śląskich szlagerów. Szlagerowo odbyło się w minioną niedzielę na antenie Radia Sud. Jak wygląda to właśnie notowanie. Proszę posłuchać. Na miejscu 10. Nowość Ewa Czajka. Pokochaj mnie. Miejsce 9. Arkadia Bend Zaś będzie weekend. Na 8. I w górę Krzysiu Pietrek. Proste słowa 2. 7. Damian Holecki. Granica. Na 6. Brygidej i Robert Dułkowski. Mi amor. Kolejne miejsce to miejsce 5. I tutaj mamy Mirka Jędrowskiego z jego szlagerów. Jeszcze chwila, jeszcze moment. Na czwartym Paweł Siluk Steiner. Wrócisz, że wrócisz. Spadek na miejscu trzecim. Harmonik, serce moje. Miejsce drugie to Adi, melodia. I na pierwszym, bez zmian, Magda, miłość, najpiękniejszy dar. No i tak właśnie wygląda 416 notowanie radiowej listy. Ja dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. 416 finał listy śląskich szlagierów, szlagier w Opel, Radia Sud za nami, a przedstawiła go Joanna Kaczorowską. Na drugim miejscu tego notowania oplasował się szlagier Melodia. Niech Melodia gra, niech ją każdy zna, niech leci z wiatrem świat. W zeszłotygodniowym finale ten szlagier był na miejscu pierwszym. Jak będzie w podsumowaniu szlagier toby dziesiątki w tym tydniu przekonacie się jak zostaniecie z nami.